Cenisz przedmioty ręcznie wykonane? Co sądzisz o rękodzielnikach tworzących rzeczy piękne? Nazywam się Anita Trzcińska i od trzech lat prowadzę pracownię artystyczną krawiecką Art nitka. W okresie przedświątecznym powiększam kolekcję figurek tekstylnych, które zdobią wnętrza Waszych domów. Zdalni rozweselacze, bo o nich tutaj mowa, pełnią dwa ważne zadania. Pierwszym, bardzo ważnym zadaniem, najważniejszym moim zdaniem, jest, jak sama nazwa mówi, rozweselić, rozbawić, wywołać uśmiech na twarzy osoby obdarowanej. Choć myślę, że nie tylko osoba, która dostanie taki prezent, będzie zadowolona i uśmiechnięta. Myślę, że jak posadzicie główną postać na stole wigilijnym, ubaw będą mieli wszyscy goście. A drugim zadaniem jest wyręczyć Was w gorączce świątecznych zakupów. Pomysł na wysyłanie paczuszek z prezentami zrodził się w zeszłym roku, w najgorszym dla nas wszystkich czasie, w czasie lockdownu. Zeszłoroczne święta były inne niż wszystkie święta do tej pory. Musieliśmy siedzieć w domach, nie mogliśmy odwiedzać bliskich, nie mogliśmy się przemieszczać. Szczerze mówiąc, pracownia również odczuła tego skutki. Dlatego siedziałam i myślałam, i wymyśliłam. Znalazłam na to sposób. Idealnym rozwiązaniem stała się akcja Zostań zdalnym Mikołajem. Na czym to polega? Już tłumaczę. Ty wybierasz jedną postać z pięciu modeli kolekcji. Wybieramy kolory, dobieramy dodatki, charakter danej postaci. Ty również tworzysz treść życzeń dla adresata. Cały tekst umieszczam na pocztówce, którą dołączam do paczuszki. A kurier dostarcza paczkę bezpiecznie pod wyznaczony adres. Wygodne, prawda? Przedstawię Wam teraz pokrótce pięć rodzajów postaci z kolekcji Zdalni Rozweselacze. Poznajcie teraz po kolei pięć wzorów postaci z kolekcji zdalni rozweselacze. Przedstawiam pana bałwanka. Wszystkie rozweselacze mają okrągłe brzuszki, małe rączki, małe nóżki, pyzunie, zazwyczaj to są pieguski, w tym wypadku mamy zarumienione poliki, Charakterystyczną cechą dla wszystkich to są te czapy, które są formowane na gorąco przy użyciu pary. Są fantazyjnie poskręcane we wszystkie strony. Dwóch jednakowych w kolekcji nie znajdziecie. Ten pan bałwanek akurat ma pomponik z futerka kołnierzyk, taki żabocik, wyszywane węgielki, przy buciorkach, kokardki, futerko. Każdy, jak słychać z rozweselaczy, ma taki usztywniany dół. Dzięki temu, popatrzcie, stabilnie stoi na powierzchni. Można go posadzić na stole wigilijnym. Na pewno nie wpadnie nam do barszczu ani w pierogi. Druga postać to Mikołajki i Mikołaje. W tym wypadku mamy panią Mikołajową z kim dużym nohalem. Zaraz łapiemy ostrość. Piegusek, nohal zaczerwieniony. Mam nadzieję, że będzie trochę mrozu i śniegu w tą zimę. Dzwoneczek. Dzwoneczek jest wykonany również przeze mnie. Nie kupuję żadnych gotowych półfabrykatów made in China. To wszystko jest made in Poland. <grywka> Spójrzcie. Dzwoneczek zrobiony przeze mnie również za pomocą gorącej pary. Ta Pani Mikołajowa, tak, trzyma sobie takiego kitasa, tutaj ostrość łapiemy, trzyma sobie kitasa w ręku, drugi kitas swobodnie sobie zwisa po lewej stronie, ta Pani ma akurat takie duże, białe, mięsiste rękawice, buciorki i również kokardki i futerka przy buciorkach i jak wszyscy rozweselacze, usztywniany dół trzecim rodzajem są aniołki tutaj mamy chłopczyka w kolorze baby blue płaszczyk wiązany sznurkiem gorsetowym na kokardkę zobaczcie Płaszczek się ładnie na gorąco również uformował. Wszystkie aniołki mają skrzydełka z tyłu. One są takie delikatne, prawie półprzezroczyste. O, tutaj pod światło, zobaczcie. Każdy aniołek ma przy czapie aureolkę. Posłapiemy złapiemy ostrość, a może nie. Ten chłopczyk ma taką bujną grzywę i jak mówiłam, jest takim, no, widać po polikach, dorodnym pieguskiem. Również tuściutki brzuszek buciorki, rękawiczki. Ten chłopiec akurat ma rączki zrobione tak, jakby coś trzymał. Zaraz zaprezentuję, jak można to wykorzystać. Spójrzcie, przygotowałam tutaj dwa eksponaty, żeby Wam pokazać, nadać pomysły, zainspirować troszkę. Spójrzcie, możemy na takich rączkach sadzając go ładnie na stole, umieścić szyszunię. No, szyszuniu, pokaż się. Tak? Ja osobiście proponuję umieścić, jest dużo takich świecidełek gdzieś w pepko obojętnie, ledowe światełko. Jak się troszkę ściemni, to chłopiec wniesie nam przy stole bardzo fajną, świąteczną atmosferę. Teraz ciężko pokazać, ale myślę, że wykonam Wam kilka zdjęć, żebyście odczuli, co takie maleństwo może zdziałać w czas świąteczny. Oprócz rozbawiania, ale to za chwilę. Przejdźmy do kolejnej postaci, którą jest mianowicie skrzat. Gnom. Jak kto woli, różne nazwy krążą w internecie. I również popatrzcie. Cecha wspólna wszystkich rozweselaczy. Czapa. Czapa kształtowana gorącym powietrzem. W tym momencie na końcu czapy Również umieszczony jest dzwoneczek wykonany ręcznie przeze mnie. Może to być kokardka, może to być pomponik, może to być po prostu czubeczek. Tu już e, wybieracie Wy. Ten pan skrzat, bo są również panie, skrzacice, gnomki. Ten pan ma bujną grzywę, bujną brodę z futerka. Cały wykonany jest z minki i różowego flauszu. Zobaczcie na te buciki. Każdy detal wypieszczony. Podeszwy zdeptane. Przebył szmat drogi, żeby się Wam pokazać. A spójrzcie na dłonie tego pana. Tutaj mamy rękawice z palcami. Cały kształt Dłoni pięknie widać, z tyłu marszczony płaszczyk, A tutaj mamy takie pomponiki, troszeczkę styl rustykalny. Pamiętajcie, wymyślacie, wy. I również dno utwardzane, także skrzat trzyma się na stole, pięknie się prezentuje gdzieś na półce, można go postawić pod choinką, można go postawić w korytarzu na schodach, na parapecie, żeby przynosił szczęście domownikom. Wyobraźnia nie zna granic. I przejdźmy do ostatniej postaci, do ostatniego rodzaju. A mianowicie pani choinka. Na tą damę wszyscy czekamy. Spójrzcie. Również wysoka, szpiczasta, pokręcona czapa. Artystycznie pokręcona, żeby nadać fantazyjnego kształtu postaci. Spójrzcie na te usta. No, pokażcie się tu usta. Usta jak serduszko. Długie rzęsy. Piegi. Proszę bardzo. I również grzywa a cała postać Pani choimki opleciona jest naokoło wężem robionym na szydełku, łańcuszek i wężem takim jak futro Boa. Wygląda jak dama w tańcu na samym końcu, na podnóżu, ma falbane. Niektóre części są szyte na maszynach przemysłowych, Głównie overlock, no mam nadzieję, że złapiemy ostrość. O, wykańczanie overlockiem, ale procentowo maszynowej pracy jest tutaj naprawdę niewiele. Jeszcze pokażę Wam, przynajmniej u tej pani mamy taką szydełkową gwiazdę na samym wierzchołku robioną również na szydełku. I teraz, dlaczego rozweselacze? Pewnie się zastanawiacie. Te nosy i te buźki wcale nie są aż tak zabawne, żeby je nazywać rozweselaczami. Pani choinka to jest wyjątek. Pani choinka to jest królowa, która narodziła się na samym końcu i ona nie ma jednej takiej cechy, dzięki której ta nazwa w ogóle powstała. Już Wam przedstawiam cechę wspólną tych postaci. I powiem Wam tak. Jak posadzicie takie postaci na stole, na samym środeczku, gdzieś między barszczem, a pierogami, to goście z przodu podziwiać będą noski, Poliki, brzusie, dodatki, piękne kształty. A goście z tyłu podziwiać będą równie piękne kształty. Cechą wspólną rozweselaczy, kolejną oprócz czapy, jest ten efektowny zadek, który posiada każdy z nich, za wyjątkiem, Chojneczek. Chociaż, jeżeli ktoś by się uparł i zażyczył sobie panny z takim okrągłym kształtem z tyłu, no również nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taka powstała. Mam nadzieję, że mój pomysł na rozweselenie Was przypadnie Wam do gustu również w tym roku i Akcja Zostań Zdalnym Świętym Mikołajem, przekształcona w zdalnych rozweselaczy, zda jeszcze egzamin w tym roku i w przyszłym i w następnych. Z przyjemnością stworzę i poszerzę kolekcję rozweselaczy dla każdego, kto docenia rękodzieło i kto lubi zabawne i piękne przedmioty zdobiące wnętrza naszych domów. A na koniec zapraszam Was na fanpage'a artnitkowego na Facebooku. Widnieje również w innych miejscach w sieci. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie na profilu w sekcji informacje. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.